W poprzednim odcinku widzieliśmy, że w warunkach konkurencji doskonałej, gdy bieżąca, krótkookresowa cena równowagi rynkowej przewyższa cenę, przy której firmy generują zysk ekonomiczny, na rynek wchodzi coraz więcej firm. Bo przy dodatnim zysku ekonomicznym można więcej uzyskać z własnych środków produkcji, więcej niż koszt alternatywny innej działalności. Dlatego wchodzi coraz więcej firm. Gdy wkracza kolejna, albo gdy firma już obecna zwiększa na przykład liczbę samolotów, pojawia się nowa krzywa podaży krótkookresowej i nowa, niższa cena równowagi rynkowej oraz nowa, wyższa ilość równowagi. I to idzie dalej. Cena równowagi rynkowej wciąż jest wyższa niż próg zysku normalnego, czyli zerowego zysku ekonomicznego, więc wchodzi jeszcze więcej firm, i mamy nową krzywą podaży. Przesuwamy się tak w prawą stronę krzywej popytu, aż trafimy na krzywą podaży, gdzie nowa krótkookresowa cena równowagi rynkowej jest równa cenie, przy której każdy osiąga zysk normalny, czyli zerowy zysk ekonomiczny. W tym momencie firmy nie mają ochoty ani opuszczać rynku, ani na niego wchodzić. Ilość pozostaje stabilna. Dlatego każda z tych krzywych to krzywa podaży krótkookresowej. Natomiast ta krzywa, zmienię kolor na żółty. Ta krzywa, mówiłem już o niej wcześniej, jest krzywą podaży długookresowej. Bo jeśli cena równowagi rynkowej znajdzie się pod nią lub nad nią, to po pewnym czasie podaż spadnie lub wzrośnie i cena równowagi powróci na tę krzywą podaży długookresowej cały czas mówimy o konkurencji doskonałej. Wielu graczy, te same dobra i żadnych barier dla firmy. A co będzie w przypadku dokładnego przeciwieństwa konkurencji doskonałej? Zacznijmy w tym samym punkcie od zielonej krzywej podaży. Tu mamy fioletową krzywą popytu. Załóżmy, że zamiast konkurencji doskonałej mamy kraj, naprawdę są takie kraje, w którym rząd mówi może działać tylko jeden przewoźnik lotniczy. Nasz narodowy. Zamiast wielu graczy, jeden gracz. Oczywiście produkt ten sam, bo jedyny. Jeden gracz i olbrzymie bariery dla firm. Można powiedzieć nieprzekraczalne, bo zgodnie z prawem nikt inny nie wejdzie na rynek. Jest też przewaga po stronie istniejącego gracza jedynego, którego rząd dopuścił do rynku. Informacja cenowa nie ma znaczenia, bo pochodzi od jedynego uczestnika. Kiedy na rynku działa tylko jeden gracz, nie ma mowy o konkurencji doskonałej. Mamy do czynienia z monopolem. Mamy do czynienia z monopolem. Monopolem. Słowo kojarzy się z grą planszową, którą być może lubicie. Celem tej gry jest zdobycie wszystkich dóbr w jednym z kolorów. W tej grze, mówię o popularnej grze planszowej Monopol, zyskujesz monopol na przykład na błękit, zagarniając wszystkie błękitne ulice. Masz monopol na ten segment rynku. Do tego dążysz, bo mając monopol, możesz narzucać wyższe ceny, gdy ktoś zatrzyma się na twoim błękitnym terenie. Coś podobnego dzieje się tutaj. Mamy tylko jednego gracza. Powiedzmy, że cena równowagi rynkowej jest powyżej progu zerowego zysku ekonomicznego. Zatem jedyny gracz osiąga wysokie zyski ekonomiczne. Jest spokojny, bo nikt inny nie wejdzie na rynek. Nie wystąpi tendencja do wzrostu podaży, czego skutkiem byłaby taka krzywa podaży długookresowej. Jej wcale tu nie będzie. Kształt zależy od woli monopolisty. W każdym punkcie może on uznać, że zarabia dość albo posunąć się krok dalej. Choć już osiąga pewien zysk, myśli, że zarobię jeszcze więcej, jeśli bardziej ograniczę podaż. Może ją nawet całkiem wyzerować. Załóżmy, że tworzy nową krzywą podaży, która wygląda tak. Z jeszcze wyższą ceną równowagi i jeszcze mniejszą ilością. Monopolista ma pełną swobodę. Może jeszcze bardziej podbić cenę, jeszcze bardziej zmniejszając ilość. Jak widać, monopol to sytuacja niekorzystna dla konsumenta. Ceny są wysokie, nieadekwatne do rynku, bo ilość produktu nie jest optymalna. Na tym zakończę, dając Wam coś do przemyślenia. Powiedziałem, że monopolista, nie bojąc się konkurencji, która spowodowałaby spadek cen, aż do tej krzywej zysku normalnego, może ustalić ilość na poziomie, który mu odpowiada. Albo odwrotnie, ustalać cenę na dogodnym poziomie, uzyskując określoną wielkość popytu. Ale pytanie brzmi, jak on to robi? Jak wybiera konkretny punkt na tej krzywej, jeśli chce narzucić jakąś cenę albo jakąś ilość, ograniczając podaż?